W tym wideo odpowiem Ci na pytanie w jaki sposób dowiedzieć się, co było przyczyną negatywnego orzeczenia lekarskiego w WOMP-ie oczywiście przy badaniach zajazdy po alkoholu Po dodatkowej konsultacji psychologicznej w tym ośrodku generalnie chodzi o to, że na początku widzi, że badania idą fajnie Yy, idziesz już do lekarza, a lekarz nagle wysyłacie na jakąś dodatkową konsultację psycholog kliniczny, psychiatra i po dwóch, trzech tygodniach do domku przychodzi yy, pisemko za potwierdzeniem odbioru, że dostałeś orzeczenie yy, negatywne. I filmik dedykuje tym, szczególnie co uważają, że przejście tych badań w WOMPie to taka bułeczka z masłem, idziesz jak po swoje, możesz pójść kompletnie nieprzygotowany na tata wariata i dostaniesz orzeczenie pozytywne, aczkolwiek czasami tak się zdarza. Zbliża się też akcja znicz, zbliża się 1 listopada, więc stosowne służby, pewnie wiesz, jakie będą ciężko pracowały nad wspomożeniem budżetu przez kierowców jadących lub wracających z grobów bliskich. Natomiast tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza. Yy, witam serdecznie. Po przejrzeniu wszystkich pana filmów dotyczących zabrania uprawnień do kierowania pojazdami mam kilka pytań i proszę w miarę możliwości o poradę. Jestem po badaniach WOMP w WOMP Sosnowcu. Zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na 3 lata. Yy, ogólnie odwiedziłam okulistę, neurologa, wszystko było w porządku. Yy, badania psychotechniczne wykonane poza ośrodkiem w Sosnowcu też pozytywne, jednakże lekarz WOMP przed ostateczną decyzją skierował mnie na dodatkowe badania psychologiczne WOMP w swoim ośrodku wyglądały praktycznie tak samo jak te psychotechniczne i wczoraj otrzymałem orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono iż istnieją przeciwskazania do prowadzenia pojazdów czyli orzeczenie negatywne termin kolejnych badań za dokładny rok. Jednak nigdzie nie ma uzasadnienia żadnego, dlaczego nie przeszłam tych badań. No i moje pytanie tutaj, czy można się jakoś dowiedzieć, bo logiczną jest dla mnie rzeczą to, że skoro nie udało mi się przejść, to powinno być jakieś uzasadnienie. Skierowania na badania lekarskie i psychologiczne dostanę z Wydziału Komunikacji i czy muszę dostarczyć im orzeczenie to orzeczenie negatywne z WOMP Sosnowcu. Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam. No, jakkolwiek to trudne nie jest czy chcesz, czy nie chcesz, udałbym się po prostu do tego lekarza, no oraz przy okazji do tego psychologa i zapytał wprost, w cztery oczy, gdzie był problem, szczególnie problem zdrowotny, no i co musisz zrobić, aby przy kolejnym badaniu było dobrze. Z mojego podwórka jak daję orzeczenie negatywne, no nie robię to zbyt często, ale jak już dam, to siadam, biorę tego człowieka, informuję o tym fakcie pacjenta, tłumaczę mu dlaczego to zrobiłem, tłumaczę mu jakąś tam ścieżkę odwołania, wierz mi, nie są to przyjemne rozmowy dla obu stron, no ale jak powiedziałem A, to i muszę powiedzieć. Natomiast, nie potrafię powiedzieć, jaka jest konkretna procedura w tymże WOMP-ie, czy wystarczy tylko pójść umówić się jakoś tam telefonicznie, czy musisz napisać wniosek do dyrektora. Z takich praktycznych spraw odradzałbym raczej rozmowę jakąś telefoniczną, czy formalną odpowiedź pisemną, z której nic nie może wynikać poza bełkotem prawnym. Tutaj, jeżeli to ma mieć jakiś sens za rok, to jest tylko rozmowa w cztery oczy i jak krowie na rowie wyjaśnienie, czy przez tego lekarza, czy przez psychologa, co było źle. Zabrane tu prawo jazdy na 3 lata sugeruje, że tegoż to alkoholu we krwi mogło być nieco więcej niż w takich przypadkach, mogły być jakieś ofiary, jakieś straty materialne, no, no coś tam się działo, że dostała ta osoba aż na 3 lata i raczej to badanie psychologiczne wydaje mi się, że przeważyło podjęcie przez lekarza negatywnej decyzji. No, tak szczerze tego nie wiem, ale właśnie ta szczera rozmowa dzisiaj, oczywiście dzisiaj w WOMP-ie może być Ci przydatna za rok. Jeżeli chodzi o orzeczenie, WOMP sam powiadami, powiadamia starostwo, jest tam jakiś ustawowy termin do wniesienia przez Ciebie odwołania i po tym terminie oni przesyłają do starostwa to orzeczenie negatywne. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Yy, zbliża się święto zmarłych, ruch na drogach będzie większy niż zwykle, także nie wsiadaj do auta na podwójnym gazie. Yy, jak już dojechałeś gdzieś tam daleko, spotkałeś się z rodziną, szczególnie odwiedziłeś kogoś dawno nie widzianego, nie mówię już na grobie, tylko jakoś tam bliską rodzinę opiekującą się tym grobem. No, czasem jest to okazja do spotkania się, do pogadania, do wypicia kieliszka alkoholu, ale broń Cię, Panie Boże, nie wsiadaj z powrotem do auta, nie wracaj do domu, że tak powiem, nawet lekko wypity, Policja wie, gdzie łapać i nawet jeżeli miałeś szczęście parę lat pod rząd, to może Ci się nie udać to w tym roku. No niestety, kierowcy są bici ze wszelkich możliwych stron jak nie starostwo, jak nie policja, jak nie wąpy, no, sądy i tak dalej, i Jeżeli to wideo Ci coś pomogło, daj lajka, like daj kciuka. No, jeżeli miałeś podobną sytuację, że zauważyłeś że wszystko szło fajnie, natomiast nagle jakaś tam konsultacja wyskakuje jak zając z kapusty, jak królik z kapelusza i po tej konsultacji dostajesz orzeczenie negatywne, koniecznie skomentuj to wideo, napisz jak się skończył twój przypadek, być może to po pomoże jakiejś innej osobie i do zobaczenia wkrótce w moim kolejnym filmiku.